spojrzenia, które oślepiały mnie. Na czułe czułem westchnienia. Uwielbiałaś przy mnie budzić się. Tylko chwila i coś zmieniła. Gdzieś rozwiała ten nasz raj. Nie wiem nawet, czy mnie kochałaś. Rozwiała ten nasz raj. Nie wiem nawet czy mnie kochałaś, czy coś byłem tobie wart. Burzliwie nieraz spokojnie, jednak coś łączyło. Coś nas Dziś dzieli na setka wspomnień To był całkiem inny czas możliwie nieraz spokojnie Jednak coś łączyło nas Dziś dzieli na setka wspomnień To był całkiem inny